Jest historyczna chwila. <laughs> a b Także mur został na tej stronie, bo później będę brał te dwójki i tak po kolei w tamtą stronę. Patrzysz, jak zakopany jest? Ale kurwa, kurwa, Lecimy. Cześć, Marlina! Marli. jeszcze Marlina! zakopany? się 재미jcaj tam Możemy zrobić ustawienie podstawowe, a potem dopiero... No trzeba właśnie, ja mówię, odstępuj. Ja bym o o wymianie. No już, już były tak wywalone, a były nowe. To sobie co będziemy A ile to jest wymienić ale... No, to jest moment, gdy wymiana Ja tam wychodzę z założenia, że jeśli ta maszyna chodzi o Nie, ja nie słyszę. Po prostu trzeba naprawdę ustawić. Najpierw w ustawień podstawowym, potem trzeba. Jeszcze proszę, jedziemy do... Bardzo jest Jeden od śrubki, będzie bliżej dopóki. Nie, po Cztery. Tu jest Cztery, to jest pięć. jest pięć? Tu masz pięć. No, się będzie tu nie to ja a teraz po tutaj po prostu, że to jest, że to jest, to jest, to to jest, to jest, że to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, a załamiesz wam jeszcze taki, takie kucenki, takie za załamiesz za nasze nie będę robił, bo no wiadomo że gmina ma swoje. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, To nie, nie, nie, nie, nie, nie, dziękczynnej, albo prośbnej, albo ofiarując takie czy inne swoje, czy cierpienia, czy radości, czy smutki, wszystko to, co zna jedynie Pan Bóg, a tak często może, hmm, czy mamy, czy nie mamy okazji, a może im mało jest okazji, żeby właśnie w takiej chwili, w takim momencie, w takim zgromadzeniu w sposób szczególny wejść chociaż na moment do swojej duszy, do swojego sumienia, do serca, a więc Dziś się to. Żeby nasze obietnice i poprawę Bóg przyjął, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uszynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo Karolina. Amen. tak, tak. się z księgi proroka i Co mówi Pan? Doszewny zarząd. Правда. To na znaczy. dalsze. będzie równo dopuszczalny. tych trzech wychodzić, tylko będzie dwóch wygładzić to się pania jest... no no no no ja no, no, Nie, Jedna nie, nie, bo jak nie, wiesz. No No chuj. Pani zobacz. A Zobacz, nie, to się nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, się nie, nie, się Kawę zrybił oczywiście. A nie. Ale to będzie takie niechaczki, będziemy łapać. O. A wiadomo, kto to robił, ale wiadomo, byłem. że to jest strojnik. Tylko tu może być dla ciebie, droga, wiesz? A, a tak. jest no to jest strojnik. Bardzo ważna leszka. Dobra, uśmiech. O, uśmiech na bliźnika. Śpi, śpi. Dobra, co? Ale... Wiesz tą chłodę kawały, nie? Wspaniałe jest tam panek wiem, że jest tutaj, nikomu żeby nie dajemy. Nikomu nie dajemy. Wiesz, że tyle jest? Tak, tyle i tam jeszcze leży, ale nie zarobiona. no to nie polecimy. Czyli będę chłopak no. w kosek, nie dzisiaj go na się polecimy z kanego. No, no. To no jest kultury. Tak. I też trochę nagle. Słuchajcie, ja twierdzę, że tu już się z domu. Posman! Słucham, Cię! No. Jestem! No. Ale miły słuch dla żony, bo będę się oglądała. w całości. Dawałaśniu. Y -y -y. Piotrek, tak kącik kuchenny. A jak? Zobacz, co tego. daj go. Umywalka. Co tu To musi być się obejrzeć. I sypialnie.